Dla siebie, ja. Siedzę sam na chacie, ty mnie nie pyta, ja dotknij Potrzebowałem takich, ale przegrywamy w kości Evi walary maluje obraz, by ci pokazać, że jestem Marzę o zachodach słońca na no dobre Chciałem tylko twego działać, coś niemożliwe Bez ciebie mam kanał, bez ciebie nie widzę Bez ciebie nie działam, a chciałem to widzieć Moja mała, chciałem tylko być bliżej Życie wyuzdane, stworzyć własny bieg Wszystko na jedną szalę chciałem być ciemiec Czy nam kurszało pozostałe sentymentów Czasami tylko brakowało sentymentów Gdzieś się na tym, gdzie się nie dało nisz Papierowe statki fują jak dawny wstyd Nie chce, być już ostatni skurdy synu pękło Coś, moje szanse przepadły, a został mi tylko głos Półtułem Artysta pokreśliłem kartki swoją krwią Chciałem tylko skorzystać z możliwości, które są Nie butuję na krzywdach Bożyczek każdemu happy Nienawiści nie widać, kiedy nieważne jest przeby Masz jeden moment, jak ja póki co ten dziś sok Chociaż ja płomień przygasa tą na pastach, jak postawić swoje nogi nie chcę być już ubogi posiadam stylu klasy pokonam każde schody dla nich mogę być wajdakiem małe podchody zamieniły się na duże zdania nie chcę żebyś dłużej była ja sama na tym gdzie się nie dało iść te nowe statki drifują jak dawny wstyd nie chcę być już bez tylu pękło coś moje szanse przepadły a zostały tylko głos nie chcę, tym, się nie wiem, bo iż nie patrzę, że startiły swój o mękaw, nie wstydam. Wsadniki obraz, nie podłóż zamknij po ale szukałem